W tym odcinku zajmiemy się zwyczajną firmą z branży soku pomarańczowego. W tej kolumnie wpisałem liczbę galonów soku produkowanych tygodniowo. To wszystko jest tygodniowo. To moje koszty stałe – 1000 dolarów. Załóżmy, że to koszt super-hiperautomatycznego sokownika, który wydzierżawiłem. Dla uproszczenia przyjmijmy, że mogę nim wycisnąć dowolną ilość soku. W każdym razie, w tych granicach. W tej kwocie jest również wynagrodzenie pracowników, którzy będą konserwować ten superhipersokownik. Takie są moje koszty stałe, których nie mogę zmienić z dnia na dzień. Postanowiłem wybulić sporo na maszynę i zatrudnić konserwatorów, powiedzmy, na roczny kontrakt. Ta suma nie zmieni się co najmniej przez rok. Moje koszty zmienne będą zależały od ilości produkowanego soku. Obejmują zakup pomarańczy oraz transport tych owoców. Nie produkując soku, nie poniesiemy kosztów zmiennych. Produkując 1000 galonów soku, zapłacimy za pomarańcze i za transport 500 dolarów. Przy 2000 zapłacimy 850. Widać coś ciekawego. Krańcowy koszt zmienny w tej sytuacji wynosi tylko 350 dolarów. Pierwszy tysiąc galonów kosztował 500, a drugi tylko 350. Można to wyjaśnić tym, że dostałem zniżkę. Że mam lepszą pozycję przetargową w rozmowach z dostawcą pomarańczy. Mówię mu, słuchaj, kupuję teraz dużo więcej. Może dałbyś mi rabat. I tak samo w rozmowach z przewoźnikiem. Mówię, zlecam ci teraz dużo więcej kursów, dogadajmy się. Dalsze negocjacje idą jeszcze lepiej, bo kolejny tysiąc kosztuje 250 Potem jednak koszty zaczynają rosnąć. Kupując coraz więcej pomarańczy od miejscowych dostawców, dostaję coraz większe upusty. Jestem ważnym klientem, ale gdy wyczerpię ich możliwości, muszę poszukać innych dostawców. A oni biorą więcej, bo nie jestem dla nich ważny. Muszę jednak od nich kupować, bo limit tańszych się wyczerpał. Dlatego krańcowe koszty zmienne kolejnych tysięcy rosną coraz bardziej. Wyjaśnię to później. Zaś koszty całkowite to oczywiście koszty stałe plus koszty zmienne. Chcąc wyprodukować 9000 galonów soku, muszę zapłacić 4360 dolarów. Obliczmy więc, korzystając z Excela, obliczmy, średnie koszty stałe. Tu nie chcemy dzielić przez zero. Pamiętajmy, wszystkie średnie koszty. Średnie stałe, średnie zmienne i średnie całkowite to dane koszty podzielone przez liczbę galonów soku. Czyli są to koszty w przeliczeniu na galon. Obliczmy ten średni koszt stały galona soku. Wpisuję znak równości, aby Excel wiedział, że to formuła. Równa się koszt stały dzielony przez... przez... dzielony przez liczbę galonów soku, czyli... G8 przez F8. Przepraszam, nie widzicie opisów. To jest ósmy wiersz. Formuła wpisana. Wyszedł 1 dolar. A średni koszt zmienny równa się koszt zmienny dzielony przez... dzielony przez łączną liczbę galonów. Wyszło 50 centów. Zatem za pierwszy tysiąc galonów, aby wyprodukować galon soku, płacę za pomarańcze pół dolara w tym koszty transportu. Średni koszt całkowity to suma tych dwóch. Mogliśmy zrobić inaczej. Mogliśmy wpisać, że to jest równe, że to się równa koszt całkowity podzielony przez łączną liczbę galonów. Oba sposoby dają ten sam wynik. Może zrobię o tym odcinek. A najlepiej sprawdźcie sami. Teraz koszt krańcowy jest równy zmianie kosztu... Równa się zmiana kosztu całkowitego podzielona przez zmianę ilości soku. Zmiana kosztu całkowitego wynosi 1500 odjąć 1000. I tę zmianę kosztu całkowitego dzielimy przez zmianę ilości soku. Czyli dzielimy ją przez 1000 odjąć 0. Wyszło 50 centów. I teraz fajna rzecz możliwa w arkuszach kalkulacyjnych. Mogę zaznaczyć te pola i wypełnić ich treścią wszystko poniżej. Odniesienia do pól ustawią się poprawnie same. Wybieram opcję Wypełnij bez formatowania. Ten wykres zdefiniowałem wcześniej tak, aby pokazywał dane z tych kolumn. Od razu widać, co jest grane. Ten wykres już pokazywałem dotyczył programistów. To były koszty stałe, to koszty zmienne, coraz bardziej rosnące i koszty całkowite, będące ich sumą. Jeśli weźmiemy koszty zmienne i dodamy 1000 kosztów stałych, to otrzymamy tę niebieską krzywą. Na tym wykresie znajdują się te dane. Koszty krańcowe, średnie zmienne i średnie całkowite. Średnich stałych tu nie ma, bo są po prostu różnicą między całkowitymi a zmiennymi. Popatrzmy, co się tu dzieje. Najpierw średnie koszty. Może najpierw popatrzmy na koszty krańcowe, bo są ciekawe. Dobrze pasują do tej historyjki. Nasze pierwsze pomarańcze kupiliśmy drogo, bo nie byliśmy ważnym klientem. Ale kolejna partia pomarańczy, z której wyprodukowaliśmy sok, gdy zamiast na 1000 galonów soku zaczęliśmy kupować pomarańcze na 2000 galonów, koszt krańcowy znacznie spadł, bo staliśmy się ważnym klientem. Kolejną partię pomarańczy dostaliśmy z rabatem. Pomarańcze na 3000 galonów były dla nas jeszcze tańsze. Potem jednak musieliśmy kupić od innych dostawców, dlatego kolejne partie pomarańczy stają się coraz droższe. Najlepiej widać to na krzywej kosztów krańcowych. Nieco gorzej na krzywej średnich kosztów zmiennych. Na krzywej kosztów zmiennych efekt jest nieco stłumiony, bo średni koszt zmienny w każdym z tych punktów, co liczyliśmy już kilkakrotnie, średni koszt zmienny w każdym z tych punktów jest równy… równa się koszt zmienny podzielony przez galony soku. W poprzednim odcinku mówiłem, że w każdym z tych punktów średni koszt zmienny to nachylenie linii łączącej ten punkt z zerem. A koszt krańcowy to nachylenie linii łączącej ten punkt z poprzednim. Koszt krańcowy wyraża ile kosztuje nas kolejna partia pomarańczy, a nie ile kosztują nas średnio wszystkie pomarańcze. Krzywa kosztów krańcowych pokazuje ile kosztuje nas każdy kolejny tysiąc galonów soku. Ile nas kosztuje. No i średni koszt całkowity. Na początku koszty stałe prawie się nie rozkładają. Potem, w miarę jak produkujemy coraz więcej soku, koszty stałe rozkładają się coraz bardziej i dlatego ten odstęp, odstęp pomiędzy żółtą krzywą i pomarańczową, będący średnim kosztem stałym, coraz bardziej i bardziej się zmniejsza.